czy możesz przedłużyć ważność terminu prawka na długo przed końcem ważności tego dokumentu i sytuacja jest przykładowo taka, że jakiś lekarz Ci daje na jakiś krótki okres ważność prawa jazdy, ale uważa, że jesteś zdrowszy i chciałbyś na trochę dłużej. Witam, dwa lata temu zrobiłem kategorię prawa jazdy A2 i B. Lekarz pomimo mojej wady wzroku wystawił zaświadczenie na 15 lat. Niedawno postanowiłem zdać prawko na kategorię C i inny lekarz wystawił mi zaświadczenie na 5 lat, przy czym na zaświadczeniu zaznaczył wszystkie kategorie i skrócił mi termin ważności B i A2. No Ja nie byłem tego świadomy, zaniosłem zaświadczenie do urzędu i zorientowałem się, że mam skrócone prawko dopiero gdy odbierałem dokument. I czy gdyby jeszcze inny lekarz wystawił mi zaświadczenie na 15 lat, ale tylko na kategorię B i A2, to mogę zanieść to do urzędu i poprosić o wydanie nowego dokumentu? Pomimo, że obecny jest jeszcze ważny 4,5 roku. Zależy mi na długim terminie ważności prawa jazdy, ponieważ oprócz wady wzroku posiadam również nadciśnienie tętnicze. Obawiam się, że na przykład za 2 lata ustawodawca stwierdzi, że są to schorzenia dyskwalifikujące mnie jako kierowca. Gdybym miał prawko na dłużej, mógłbym spać spokojnie. Nie martwiłbym się, że wejdą jakieś nowe przepisy na moją niekorzyść. Z góry dziękuję i pozdrawiam. I yy, no, yy, przedłużałem prawa jazdy w podobnej sytuacji. Oczywiście wcześniej niż to wy wynikało z terminu ważności danego przez innego lekarza. Natomiast musisz sobie zdać sprawę jedno, że później trzeba przypilnować, że przy przedłużaniu prawka zawodowego, trzeba wystawić inny dokument, który jest ważny na 5 lat i dotyczy tylko kategorii zawodowych. Natomiast, ta pomyłka jest taka trochę pomyłka, nie pomyłka, ta sytuacja jest taka klasyczna, bo widz idzie czy ty idziesz do lekarza, robisz prawko zawodowe, dostajesz wszystko na 5 lat i budzisz się potem z dokumentem, natomiast czasami jest sytuacja inna, że przychodzisz do szkoły jazdy, no słabo widzisz, prawda? I lekarz ma do wyboru, albo da ci prawo jazdy terminowe na jakiś krótszy okres, i potem masz się do niego zgłosić z okularami, z dopasowanymi okularami. I ty jakoś tak, żeby szybko to się zgadzasz na tą terminowe prawko, a dopiero potem się zastanawiasz, że jednak lepiej by to prawko mieć takie na troszkę okres dłuższy. Także minęło tutaj pół roku, także wydaje mi się, że Urząd, Wydział Komunikacji nie powinien robić problemów z nowym orzeczeniem. Oczywiście, jeżeli kolejny lekarz stwierdzi, że takie prawko na dłuższy okres ci przysługuje. Także, na tym kończę mówił lekarz Dariusz Kraśnicki z Wrocławia Naprawdę przedłużam dziesiątki jeżeli nie setki praw jazdy, oczywiście dziesiątki miesięcznie, setki rocznie, także nie ma z tym raczej problemów, przyjeżdżały do mnie osoby z różnych krańców Polski, takie trochę zdegustowane ciągłem tym terminowym prawem jazdy. Natomiast mówię, jedyne co bym unikał to sytuacji takiej, że dostałeś dzisiaj terminowe, a za dwa dni przynosisz drugi dokument, na którym masz powiedzmy na 15 lat. Jeszcze raz mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jak nie jesteś moim widzem, zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj kolejny filmik klikając w ten kwadracik.